Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Prawo Starego Przymierza było prawem regulującym stosunki społeczne w sposób sprawiedliwy. Pośród innych ludów żyjących w sąsiedztwie Izraela, naród wybrany wyróżniał się sprawiedliwym prawem.